w jakiej relacji on chce z Tobą oczywiście, osoba pytająca w jakiej relacji on chce, zapytajmy dzisiaj kartę Lenormanda i kart Tarota mamy oczywiście tutaj dwie grupy być może dam tutaj inny ten obelisk, żebyście mogły czy mogli rozróżnić bardziej zobaczcie kochani, mamy pierwszą grupę karty Lenormanda drugą grupę karty tarota którą talię bardziej lubicie a jak nie to wybierzcie przedmiot obelisk kwarcu górskiego lub obelisk czerwony więc wybierzcie sobie grupę ja w międzyczasie oczywiście was witam kochani i również zapraszam do lajkowania i do komentarzy proszę piszcie mi komentarze ja czytam codziennie i cieszę się odpisuję Wam po prostu w formie serduszka czy aniołka widzicie mój znaczek po, każdej po każdym przeczytanym komentarzu robię znaczek swój także widzicie, że czytałam i proszę Was, piszcie więcej komentarzy piszcie swoje historie, piszcie czy wróżba rezonuje, piszcie którą grupę wybraliście Oczywiście, lajkujcie, lajkujcie i subskrybujcie, jeśli jesteście tej nowi, to zostańcie koniecznie na moim kanale. Kochani, zapraszam Was oczywiście również na wróżby indywidualne. Bardzo cieszę się, jak przychodzicie do mnie z różnymi, rozmaitymi problemami emocjonalnymi sprawy przeprowadzki, wyjazdu za granicę, sprawy dzieci, sprawy oczywiście małżeństwa, męża, nie wiem, partnera. Sprawy zawodowe, finansowe, wszystkie te tematy są oczywiście normalne, tak? Żeby zapytać, dopytać, doradzić się, więc zapraszam Was na wróżby indywidualne, kochani. Dobrze, zaczynamy. Co on chce, jaką chce relację, tak? Co on chce zbudować z Tobą? Zobaczmy, przyglądnijmy się, kochani. Grupa pierwsza. Zaczynam od grupy pierwszej. Grupa pierwsza to karty Lenormanda i obelisk górski, kryształ górski. Już mi wypadają wszystkie. Jakiej relacji on chce? Jakie relacji on chce? Jakiej relacji on chce? Jakie relacje on chce? Jakie Jaki relacje Jaki on chce? jakiej relacji on chce, jakiej relacji on chce. Wow. Więc tak, tu on ma jakieś lęki Lęki przed tobą i lęki przed tą relacją Lęki przed być może relacją tu poważną Być może jakieś straty ma, jakieś złe doświadczenia Jakieś, nie wiem, frustracje, straty Poniósł przez jakiś inny związek czy doświadczenia I tutaj on ma teraz lęki Nie wiem, jakieś lęki go wręcz zżerają, paraliżują od środka być może jak ty go widzisz jak postrzegasz i chciałby tutaj kontaktu z tobą, spotkania z tobą chciałby tutaj się spotkać na pewno, ale jakby tutaj uwaga, żeby on nie grał czasem na dwa fronty uwaga również, żeby on y, nie był jakiś taki niezdecydowany labilny nie będzie chciał jakby może pokazać swoich uczuć, swojej prawdziwej twarzy, swojej, swoich zamiarów czy swoich jakichś tutaj planów. Być może będzie podawał się za kogoś innego niż jest lub będzie mówił coś innego. Tutaj jest jakieś takie albo twarz dwulicowa lub ym, działanie dwulicowe lub Właśnie jakieś, nie wiem, zagrywki jego, może udawanie czegoś, tak? Udawanie fałszywa miłość może, udawanie czegoś, że on chce związku, że on chce miłości. Natomiast jeszcze on nie jest może zdecydowany, ma lęki przed tym, tak? Może ma jakieś straty, nie wiem, czy finansowe, czy jakieś emocjonalne straty. Boi się boi się tutaj wejść z tobą w ten związek ukrywa coś może pod tą maską tak ma jakieś sekrety nie mówi wszystkiego, chowa coś nie dowiedziałaś się jeszcze o nim wszystkiego także bądź ostrożna bądź ostrożna, nie zakochuj się czasem on by chciał miłości z jednej strony jest tu karta miłości moim zdaniem on szuka i pragnie miłości, ale coś ukrywa i nie pokazuje swojej prawdziwej prawdziwej twarzy tylko maskuje tą twarz i uczucia na pewno jeszcze jest niezdecydowany tutaj tak ma jeszcze może jakąś inną opcję więc uważajcie obserwujcie, bądźcie ostrożne i bądźcie rozważne dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie Aha. grupę drugą grupa druga to tarot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 czy jakiej na Jakiej relacji on chce? Jakiej relacji on chce? Jakiej relacji on chce? Jakiej relacji on chce? Jakiej relacji Jaki on Jaki chce? tutaj on jest po jakimś bolesnym rozstaniu myślę, nie wiem rozwodzie tutaj jakieś ma problemy jakieś, kłótnie jakieś nie wiem sprawy z przeszłości która tutaj nie wiem czy jakiś, jakiś, jakaś wojna była jakaś nienawiść, jakaś, czuje się on wykorzystany czy zrujnowany wręcz przez ten związek zdystansował się, jest sam jakby tutaj były jakieś kłótnie, awantury no nie wiem, jakaś porażka jakieś kryzysy przeżył i tutaj konflikty były, tak? jakieś walki ego może jakieś, nie wiem złe, zły związek taki bolesny i tutaj on Teraz po tych przejściach nie wie na co się zdecydować, tak? Jest troszeczkę pasywny, jest troszeczkę jakby bojaźliwy, jest troszeczkę taki, nie wiem, niezdecydowany jeszcze 100%, ale widzi tutaj z Tobą szansę na coś stabilnego. Szansa as, tak? As początek i szansa czegoś stabilnego. Widzi Ciebie jako kobietę piękną, atrakcyjną, kobietę matkę, kobietę opiekunkę, kobietę żonę jako kobiety, która potrafi kochać, która jest emocjonalna, która jest piękna, zadbana, cudowna. No, widzi też ewentualność dziecka, potomstwa tutaj, tak? Po, m, widzi tutaj Ciebie jako matkę, na pewno widzi szansę na rozpoczęcie jakiejś pięknej relacji z Tobą. podziwiać się, podziwia się i chce pójść w tą stronę twoją, chcę już zrobić krok już patrzy na nowy horyzont, na nową przyszłość na nowe plany, na nowe projekty na nową drogę swoją tak? na horyzont, czyli co przyniesie mu przyszłość, już patrzy, już rusza już jest naszykowany ponieważ podobasz mu się jako kobieta, imponujesz mu wie, że jesteś dobrą partnerką piękną żoną i tutaj karta sześciu kielichów Sześciu Kielichów mówi o tym nawet, że naiwnie, naiwnie będzie tutaj y, się zachowywał, dążył do czegoś. Y, sześć Kielichów to mm, jakby ma jakieś iluzje, jakiś, jakiś naiwny jak dziecko jest on, być może z charakteru z zachowania. Y, też wspomina być może jakieś swoje przeżycia z przeszłości, ale wspomina może jakiś związek z przeszłości może kogoś mu przypomina że wręcz kogoś z przeszłości być może nie wiem twoja postawa czy twarz, czy zachowanie, czy słowa przypomina mu coś z przeszłości może ale czuje się tutaj z tobą jakoś tak dobrze jakoś zaufanie jakoś nie wiem, tak jak w bajce, tak jak w jakimś śnie nawet naiwnie tutaj marzy o czymś bo to też jest karta marzeń, iluzji wręcz naiwności dziecka więc tutaj być może nawet marzy o czymś z Tobą o marzy w jakiś taki dziecinny, wręcz naiwny sposób by osiągnąć jakieś piękne tutaj z Tobą, nie wiem czy chwile. być może mm, no nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie tutaj iluzji, że nie będzie tutaj jakiegoś rozczarowania, że to wszystko tylko są jakieś marzenia, jakieś... Ale y -y. na pewno ma jakieś tutaj życzenia swoje i cele. Y -y. I wspomina też kogoś z przeszłości, jakbyś może była podobna, czy kogoś mu przypominała i chciałby z tobą właśnie tu spróbować. Y -y. Ma marzenia, marzenia wręcz na, na dziecka, żeby zbudować to z tobą coś pięknego. Natomiast jego przeszłość, moim zdaniem, była jakaś bolesna, jakaś, nie wiem, jakaś, jakaś problematyczna i tutaj on, baga ten bagaż ma doświadczeń z przeszłości, natomiast to może troszeczkę tutaj komplikować, utrudniać, blokować go. Natomiast y, jest on na pewno tutaj tobą zachwycony, podołaż mu się jako kobieta, ewentualna partnerka, nawet i matka przyszła, potomstwa jego. Więc y, bardzo pozytywne tutaj dwie grupy. Dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam, życzę wam oczywiście wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.